Rozwiąż równanie. 3 plus pierwiastek arytmetyczny z 5x plus 6 równa się 12. Równania tego typu rozwiązujemy zwykle zostawiając sam pierwiastek po jednej stronie i podnosząc całość do kwadratu, by pierwiastek zniknął. Trzeba uważać, bo podnosząc pierwiastek do kwadratu tracimy informację, że to pierwiastek arytmetyczny, a nie ujemny, czy plus minus. Ma być tylko dodatni. Po rozwiązaniu równania musimy sprawdzić, czy wynik jest zgodny z pierwiastkiem arytmetycznym. Zobaczmy to na przykładzie. Najpierw uzyskam sam pierwiastek po jednej stronie. Muszę zatem pozbyć się tej trójki. Odejmę ją od lewej strony równania, więc muszę też odjąć od prawej. Inaczej strony przestałyby być równe. Lewa strona… Tutaj… Upraszcza się do pierwiastka arytmetycznego z 5x plus 6, a to jest równe 12 minus 3, czyli 9. Teraz możemy podnieść obie strony do kwadratu. Podnosimy do kwadratu pierwiastek z 5x plus 6 i tak samo to 9. Po lewej uzyskujemy 5x plus 6. Pierwiastek z 5x plus 6 do kwadratu to 5x plus 6. I tutaj straciliśmy informację. Bo wyszłoby tyle samo, gdybyśmy potęgowali ujemny pierwiastek z 5x plus 6. Dlatego trzeba zawsze sprawdzić, czy wynik spełnia równanie dla pierwiastka arytmetycznego. Po lewej stronie mamy 5x plus 6, a po prawej 81. Teraz to już równanie liniowe. Żeby został sam x, od obu stron odejmujemy 6. Odejmuję… Po lewej stronie mamy 5x, a po prawej 75. I teraz obie strony dzielimy przez 5. Obie przez 5. x równa się… Zobaczmy. 15, tak? 5 razy 10 to 50, 5 razy 5 to 25, razem 75. Uzyskaliśmy x równe 15, ale sprawdźmy, czy wynik spełnia pierwotne równanie. Mógłby spełniać, gdyby to był pierwiastek ujemny, ale my mamy sprawdzić dla pierwiastka dodatniego, arytmetycznego. Podstawmy to do pierwszego równania. Mamy 3 plus arytmetyczny pierwiastek kwadratowy z 5 razy 15, czyli 75 dodać 6. 75 dodać 6. Pomnożyłem 5 przez 15 i podstawiłem wynik. To powinno się równać 12. 3 plus pierwiastek z 75 plus 6, czyli z 81, powinno dać 12. To pierwiastek arytmetyczny, czyli plus 9. 3 plus 9 powinno się równać 12 i tak właśnie jest. Możemy być zadowoleni z tego rozwiązania.